Dzień dobry i witam w pierwszym i najprawdopodobniej ostatnim odcinku z Minecrafta na grę Hardcore mimo iż nie umiem grać w Minecrafta i tak nie mam widzów, więc nikt tego najprawdopodobniej nie obejrzy albo ten filmik nawet nie będzie widział światła dziennego. Ale ale trudno. Już to nakrywam, więc nie, nie, nie przestanę. To na, na start dobry. Zbierzemy sobie drewno i zrobimy oczywiście kidof I to tyle, jak na razie. Oj. Nice. Ogółem to yy, przepraszam, bo najprawdopodobniej głośno słuchać klawiaturę, yy, lecz nie mogę nic raczej na to poradzić. Oczywiście wersja to 1.17. Przez wielu ludzi nie w aktualnym czasie. Nie rozumiem tej nienawiści, lecz no cóż. No i Dobran, to już chyba możemy wyjść fajny tunel fajnie się zgenerował ...i owieczki. Chur. Ale ejma mam. No dobra, zostawimy tutaj istnieje. Może później będzie ich więcej. Jeszcze jest dwie klubenki, które zostawimy potem. A. U. Nice. O, Czyżbym słyszał już Tak, to? nie myliłem się. Niestety. Oj, oj! Teraz to serio się właśnie zakończy. Nice! I, I w taki oto sposób to serio się zakończyło. Yy, dziękuję za oglądanie yy, i, i miłego pobytu na tym świecie.